Przykład tego hamowania, czyli jeszcze raz omawiamy, w pierwszym momencie nie należy się bać mocnego hamowania, w drugim momencie odpuszczamy hamulec i jednocześnie hamulec i teraz sobie rozpędzimy autobus, za nami nikogo nie ma. i tam spróbujemy od któregoś drzewa jedziemy z prędkością 30 na godzinę ale na razie robimy to przy małej i w pierwszym momencie mocniej, a później odpuszczamy, było trochę za mocno i jeszcze raz ujęcie trzymaj to to nie ma być zły przykład